Obecnie podstawową komendą służącą do konfiguracji interfejsów sieciowych w systemach Linux, ale niekoniecznie w innych Unixach jest polecenie IP. Komenda ta przyjmuje w linii poleceń ciągi argumentów określające jakie akcje ma wykonać i na jakim zbiorze ustawień ma je wykonać. Pierwszy argument określa właśnie ten zbiór i mogą to być ustawienia takie jak adresy, trasy routingowe, interfejsy L2, interfejsy tunelowe itd. Domyślnym działaniem, jeżeli ciąg argumentów zakończymy na określeniu tego zbioru, jest wypisanie informacji na temat wskazanego zbioru. Polecenie IP adres, IP addr lub jeszcze krócej IPA wypisze informacje na temat adresów na poszczególnych interfejsach. Warto wspomnieć o tym, jakie informacje podało nam takie wywołanie polecenia IP. Widzimy adres ethernetowy wraz z ethernetowym adresem rozgłoszeniowym. Jako INET podawany jest adres IPv4 wraz z długością prefiksu oraz adresem rozgłoszeniowym oraz dodatkowymi informacjami o tym adresie. Jako INET 6 podawany jest adres IPv6 wraz z długością prefiksu. Widzimy, że mamy dwa adresy IPv6, jeden z nich rozpoczyna się od prefiksu FE80 i jest adresem link local, co zresztą sama komenda IP nam zaznacza pisząc scope link, drugi jest już standardowym, rutowalnym adresem IPv6 o zasięgu globalnym, czyli scope global. Wynik komendy również podaje także pewne informacje na temat interfejsu warstwy niższej, najbardziej użytecznymi są informacje up-down, lower up-lower down. Pierwsze z nich odnoszą się do konfiguracyjnego włączenia wyłączenia interfejsu sieciowego. Lower up lub down informuje nas o tym, czy dostępne jest medium transmisyjne, na którym warstwa niższa funkcjonuje, czy też nie jest dostępne. Na przykład jeżeli w przypadku interfejsu przewodowego wyjmiemy kabel ethernetowy, to pojawi się tutaj lower down. Jeżeli polecenie to rozbudujemy do postaci IP address ad lub krócej IP AA, to będziemy mogli użyć go do dodania wskazanego adresu na wskazany po nim interfejs. Oczywiście działania inne niż wyświetlanie jakiejś informacji będą wymagały stosownych uprawnień, najczęściej uprawnień ruta. Na pojedynczym interfejsie może być skonfigurowanych wiele różnych adresów. W podobny sposób, pisząc IP adres DEL, możemy usuwać adresy z interfejsu, ale nie róbmy tego jeszcze w tej chwili. Output polecenia IP root znany nam jest już z omawiania zagadnień związanych z tablicą routingu, bo właśnie informacje na jej temat wypisuje to polecenie. Domyślnie wypisuje tablicę dla IPv4, aby uzyskać tablicę dla IPv6 należy dodać opcję -6. Tutaj także, podobnie jak w IPA, możemy skrócić root do litery R i możemy także dodawać i usuwać trasy routingowe. Dzięki temu, że nie usunęliśmy jeszcze dodanego niedawno adresu, widzimy, iż z każdym adresem ustawionym na interfejsie wiąże się trasa routingowa do sieci, w której znajduje się ten adres. Sieć ta jest zdefiniowana przez prefiks określony w tym adresie o długości podanej przy jego ustawianiu na danym interfejsie. Polecenie IP-Link wypisze nam informacje o interfejsach L2, z odpowiednimi wywołaniami umożliwia włączanie i wyłączanie takich interfejsów, zmienianie adresów L2, konfigurację VLAN-ów tagowanych. Włączenie, wyłączenie interfejsu odbywa się za pomocą poleceń up i Down wykonanych na wskazanym interfejsie. Konfiguracja VLAN-ów polega na utworzeniu interfejsu typu VLAN z określonym ID, czyli tym 12-bitowym numerem VLAN-u na danym interfejsie sieciowym. Typowo interfejsy związane z VLAN-ami nazywa się od nazwy interfejsu bazowego, dodając do niej po kropce numer wskazanego VLAN-u, ale jest to jedynie konwencja. Ponadto polecenie to pozwala utworzyć programowy, czyli realizowany na poziomie systemu operacyjnego, switch złożony z kilku interfejsów sieciowych. W tym celu należy utworzyć interfejs typu Bridge i następnie dodać do niego interfejsy wchodzące w skład takiego switcha, tak jak pokazano na ekranie. Do zarządzania switchami programowymi przydatne może być też polecenie Bridge. Polecenie IP umożliwia też konfigurowanie, wspomnianych przy omawianiu sieci Ethernet, trunków złożonych z kilku interfejsów sieciowych. Podobnie jak przy Bridge'ach należy tutaj utworzyć interfejs typu Bond i dodać do niego odpowiednie interfejsy składowe. Na wielu systemach nadal są dostępne klasyczne komendy służące konfiguracji sieci takie jak ifconfig, który odpowiada za funkcjonalność IP adres oraz włączanie i wyłączanie interfejsów root, który odpowiada za obsługę tablic routingu, vconfig do konfiguracji VLANów, brcontrol do konfiguracji bridge i ifenslave do konfiguracji bondów. Warto jednak mieć świadomość istnienia komend ifconfig oraz root, ponieważ na wielu innych systemach uniksowych w ten sposób konfiguruje się sieć, jednak składnia tych komend jest różna na różnych systemach. Natomiast w Linuxach całość funkcjonalności tych poleceń przejęta została przez komendę IP i również coraz częściej polecenia te nie są standardowo instalowane na nowych systemach. Innym poleceniem związanym z konfiguracją sieci, którego szczegółowo nie będziemy omawiać, jest TC od Traffic Control. Umożliwia ono konfigurację ustawień kontroli przepływu, np. kolejkowania, związanych z tym prędkości ruchu i itd. na poszczególnych interfejsach sieciowych. Przydatny jest, jeżeli nasz Linux ma pełnić funkcje routingowe i mamy potrzebę np. regulacji bądź ograniczenia przepustowości na konkretnych interfejsach. Konfiguracja interfejsów dokonywana poleceniami IP, jego klasycznymi odpowiednikami, poleceniem TC i innymi tego typu komendami jest konfiguracją typu runtime, czyli jest tracona po wyłączeniu systemu. W związku z tym polecenia te często zapisywane są w postaci plików, będących skryptami powłoki uruchamianymi w trakcie startu systemu operacyjnego. A jeszcze częściej wykorzystywane są pliki konfiguracyjne specyficzne dla danej rodziny dystrybucji Linuxa, które są parsowane przez skrypty uruchomieniowe celem wykonania w oparciu o ich treść odpowiedniej konfiguracji interfejsów. Należy wspomnieć także o narzędziach używanych do konfiguracji sieci bezprzewodowych takich jak i config obsługujący podstawowe operacje na interfejsie bezprzewodowym i w list służący do listowania widocznych sieci i informacji o nich oraz w PA applicant służący do łączenia się z sieciami zabezpieczonymi WPA. Możliwe jest też uczynienie z komputera z Linuxem i kartą Wi-Fi Access Poita przy pomocy programu HostAPD. Jeżeli chcemy oferować DHCP i DNS przyda się także DNS Mask. Konfiguracja DNS nie odbywa się przy pomocy komend, a przy pomocy pliku konfiguracyjnego. Wynika to po części z faktu, że za zamianę nazw domenowych na numery IP odpowiadają funkcje biblioteki standardowej C, a nie jądra systemu operacyjnego. Biblioteka ta wykorzystuje do tego plik resolve.conf z katalogu etc. Jak widzimy może on zawierać kilka wpisów name server, po których następuje numer IP serwera rozwiązującego nazwy. Obecnie używane są maksymalnie trzy pierwsze wpisy tego typu. Jeżeli serwer z pierwszego wpisu jest z jakiegoś powodu niedostępny, to biblioteka odpytuje kolejny z podanych serwerów. W pliku tym możemy też mieć wpisy domain i search, określają one domyślnie używane domeny wyższych poziomów, pozwalając nam na łatwe posługiwanie się skróconymi nazwami hostów należących do naszych domen. Czyli mając we wpisie search podaną domenę icmedu.pl i pisząc ping ciekawi, zostanie wygenerowane zapytanie o ciekawi.icm.edu.pl, a dopiero gdyby się okazało, że takiej domeny nie ma, to o ciekawi. Do root serwera DNS. Kolejność generacji zapytań zależy od liczby kropek w krótkiej postaci, domyślnie jeżeli wystąpi tam nawet jedna kropka to resolver najpierw odpytywany jest o pełną nazwę w postaci jaką podaliśmy, a dopiero gdy takiej nie było to o nazwę z dodaną domeną lokalną. Zachowanie to można zmienić opcją ndots. Wpis search określa listę maksymalnie sześciu domen, które będą użyte kolejno do takiego doklejania i zasłania wpis domain. Wpis domain określa domyślną domenę lokalną, która jest użyta w tym celu, gdy nie ma wpisu search. W przypadku braku wpisu domain, domena lokalna będzie ustawiona w oparciu o nazwę hosta lokalnego, jeżeli ta zawiera domenę. Jeżeli chcemy wyłączyć używanie domeny lokalnej i zawsze odpytywać od razu o podaną nazwę, to można to zrobić wpisując domain.doresolve.conf. W ramach tego pliku mogą wystąpić również inne wpisy konfiguracyjne, szczegóły w odpowiedniej stronie manuala systemowego. Innym plikiem związanym z zamianą nazw na numery IP oraz numerów IP na nazwy jest plik etc.host. Jest on prostą mapą adres IP i związana z nim nazwa, bądź związane z nim nazwy i stanowi używanego do dziś poprzednika systemu DNS. Wpisy zawarte w tym pliku mają wyższy priorytet od wpisów w DNS, czyli biblioteka najpierw próbuje ustalić adres IP lub nazwę w oparciu o zawartość tego pliku, a dopiero później dokonuje odpytywania DNS w oparciu o konfigurację w Resolve.conf. Pozwala to na nadpisywanie globalnego DNS swoimi lokalnymi zmianami, co jest użyteczne na przykład, jeżeli testujemy jakąś stronę www, która jest ustawiona pod docelowym adresem, ale nie został jeszcze zmieniony DNS, ponieważ nadal to jest wersja testowa. Gdy rozmawialiśmy o protokołach służących zamianie adresu IP na adres warstwy drugiej urządzenia mającego ten IP, czyli ARP i NDP, wspomnieliśmy także o rewers ARP. Reverse ARP ze względu na wymaganie serwera tej usługi nie był protokołem służącym głównie od pytaniu się o to jaki adres bądź jakie adresy IP ma host o danym adresie MAC, tylko był prostym i obecnie praktycznie niestosowanym protokołem pozwalającym na autokonfigurację, czyli uzyskanie przez host o danym adresie MAC informacji jaki adres IP powinien używać. Współcześnie dużo częściej w celu automatycznego uzyskania danych konfiguracyjnych wykorzystywany jest protokół DHCP i dhcpv 6 Protokoły te działają na zasadzie klient-serwer, czyli klient tego protokołu, np. polecenie klient rozsyła zapytanie rozgłoszeniowe do wszystkich hostów w sieci o to, czy ktoś jest serwerem DHCP i może mu zaoferować dane konfiguracyjne. Jeżeli w danej sieci taki serwer istnieje, to odpowiada on na takie zapytanie przesyłając ofertę takich danych. Protokół IPv6 posiada również własny mechanizm automatycznej konfiguracji oparty o ICMPv6, a dokładniej NDP, czyli znany nam już protokół odkrywania sąsiadów. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły host może wysłać zapytanie z prośbą o zgłoszenie się routerów znajdujących się w sieci i dostać od nich odpowiedź. Ponadto routery taką informację co pewien czas wysyłają same z siebie. W oparciu o uzyskane na tej drodze informacje host może skonfigurować domyślną trasę routingową na dany router oraz przekształcić swój adres link local na adres globalny. Adres link local typowo generowany jest automatycznie w oparciu o adres L2 danego interfejsu sieciowego. Zamiana adresu link local na adres globalny odbywa się poprzez zastąpienie prefiksu FE8064 otrzymanym od routera prefiksem długości 64 bitów. Aby zapewnić działanie tego mechanizmu typowo przydzielaną najmniejszą siecią IPv6 jest sieć o prefiksie długości 64 bitów. Istnieje propozycja rozsyłania w ten sposób konfiguracji resolvera DNS, nie jest ona jednak powszechnie implementowana, stąd częste użycie DHCPv6 pozwalającego na bardziej zaawansowane przesyłanie konfiguracji np. prostszych, manualnie ustawianych adresów, dodatkowych ścieżek routingowych itd. O włączeniu bądź nie DHCP decydują opcje podawane w konfiguracji interfejsu lub jawne odpalenie klienta DHCP. O korzystaniu z autokonfiguracji IPv6 decydują wpisy w omawianym już wcześniej wirtualnym systemie plików PROC. Dla każdego interfejsu są to osobne pliki, a przykładowe ścieżki widoczne są na ekranie. Jeżeli w pliku Autoconf mamy jedynkę, to mechanizm automatycznego ustawiania adresu globalnego w oparciu o otrzymany prefiks jest włączony. Jeżeli zapisalibyśmy do takiego pliku 0, najlepiej przed uruchomieniem interfejsu sieciowego, czyli przed zrobieniem link-up na tym interfejsie, to wtedy automatyczna konfiguracja nie będzie pobierana i ustawiana dla danego interfejsu sieciowego. Może to być przydatne, jeżeli nadajemy adresy IP w sposób manualny i nie chcemy korzystać z adresów nadawanych automatycznie. Ustawienia w pliku Accept.ra są silniejsze i wyłączają całkowicie obsługę informacji wysyłanych przez router w pakietach Router Advertisements. Jeżeli chcemy, żeby system mógł działać jako router, czyli przekazywać pakiety, to należy zwrócić uwagę na inny plik w tej strukturze katalogowej, czyli forwarding. Występuje on osobno dla IPv4 i IPv6 i osobno dla każdego z interfejsów. Ustawienie jedynki w wszystkich tych plikach spowoduje włączenie przekazywania pakietów pomiędzy wszystkimi interfejsami w oparciu o tablicę routingu IPv4 i IPv6 oraz reguły filtrowania pakietów. Oczywiście możemy włączyć przekazywanie tylko na wybranych interfejsach, aczkolwiek na ogół w przypadku, jeżeli nasz komputer jest routerem, to przekazywanie włączamy globalnie, a dopuszczalne kierunki przekazywania ustawiamy już na przykład w oparciu o wspomnianą filtrację pakietów. Filtracja pakietów w Linuxie jest realizowana przez jądro systemu operacyjnego w oparciu o definiowany przez administratora zestaw reguł. Reguły te dodawane są do jądra analogicznie jak ustawienia adresów czy wpisy tablicy routingowej przy pomocy odpowiednich poleceń i tak jak w tamtych przypadkach są konfiguracją typu runtime, czyli traconą po wyłączeniu systemu. Mechanizm filtracji pakietów określany jest niekiedy jako systemowy firewall, aczkolwiek jest to pojęcie węższe niż to do czego może być i do czego jest wykorzystywany mechanizm filtracji pakietów. Oprócz zwykłego decydowania czy pakiet ma być przepuszczony, zignorowany czy odrzucony z błędem ICMP w oparciu o adresy źródłowe, docelowe, numery portów, stan nawiązanych połączeń itd. Możemy także modyfikować adresy, numery portów i inne informacje w takim pakiecie, kierować go do odpowiednich klas ruchu, limitować ilość pakietów w czasie itd. Do niedawna podstawowymi narzędziami konfigurującymi filtrację pakietów były komendy IP Tables i IP 6 Tables odpowiedzialne za filtrację ruchu IP oraz wspomagające EBTables i ARP Tables odpowiedzialne odpowiednio za filtrację ruchu na bridżach i filtrację na poziomie L2, przed spojrzeniem na warstwę L3. Aktualnie są one nadal dostępne, lecz często stanowią jedynie ograniczoną nakładkę na nowszy mechanizm, którym jest NFT Tables, obsługiwany poleceniem NFT. Komenda NFT pozwala na konfigurację wszystkich rodzajów filtrowania, argumenty tego polecenia podobnie jak w poleceniu IP podawane są w linii poleceń jako ciąg instrukcji, bez używania opcji rozpoczynających się od myślników i tym podobnych. Polecenie NFT List ruleset wypisze wszystkie reguły znajdujące się w jądrze. Na ekranie pokazany został schemat obrazujący drogę pakietu przez filtry NFT. W pełnych, niekropkowanych prostokątach zostały podane punkty, w których możemy zaczepiać reguły NFT. Zaraz po nadejściu pakietu mamy punkt zaczepienia NetDev Ingress, który pozwala na wykonywanie operacji mniej więcej na tym poziomie jak reguły komendy TC i może stanowić dla nich alternatywę. Następnie mamy punkt zaczepienia Prerouting, który jak sama nazwa wskazuje znajduje się przed poddaniem pakietu decyzjom routingowym, czy jest do lokalnego hosta, czy ma być przekazany, na jakie urządzenie itp. W zależności od decyzji routingowej do pakietu zastosowanie będą miały punkty zaczepu input albo forward. Pakiet, który przeszedł przez input kończy swoją drogę jako dostarczony do jakiegoś procesu. Lokalne procesy mogą generować odpowiedzi na taki pakiet, mogą także generować zupełnie nowe połączenia, niezależnie od tego pakiety takie trafiają do mechanizmu routingowego, a następnie na punkt zaczepienia filtrów output. W przypadku akceptacji w specyficznej regule na tym poziomie mogą zostać zwrócone do ponownego routingu. Kolejnym punktem zaczepienia jest post-routing, do którego pakiety trafiają tuż przed opuszczeniem systemu, przed wysłaniem ich w sieć i przez punkt ten przechodzą zarówno pakiety przekazywane, jak i utworzone lokalnie. W ramach NFT mamy także tabele, łańcuchy i reguły. Reguły grupowane są w łańcuchy, w ramach których przetwarzane są kolejno, aż do napotkania reguły kończącej przetwarzanie danego pakietu, czyli np. go odrzucającej albo akceptującej. Łańcuchy grupowane są w tabele. Każda tabela przypisana jest do pewnej rodziny związanej z poziomem stosu sieciowego, na którym funkcjonuje i z rodziną adresów, na których operuje. Są to IP, IP6 i INET działające w warstwie trzeciej odpowiednio dla IPv4, IPv6 i obu tych protokołów oraz ARP działający w L2 przed procesowaniem L3, Bridge działający dla pakietów przechodzących przez softwareowy Switch i NetDev działający na samym wejściu pakietu na urządzenie sieciowe. Tabele dla różnych rodzin mogą mieć taką samą nazwę, w związku z czym w poleceniach operujących na tabeli oprócz jej nazwy podaje się także jej rodzinę, gdyż sama nazwa nie jest jednoznaczna. Tabel dla danej rodziny może być wiele, podobnie jak łańcuchów w ramach tabeli. Stosowane będą łańcuchy z wszystkich tabel, tak jakby znajdowały się w jednej tabeli. Ruch do łańcucha kierowany może być jawnie przez regułę w innym łańcuchu lub automatycznie w oparciu o parametry łańcucha, takie jak punkt zaczepienia i priorytet. Czyli jeżeli mamy na przykład dwa łańcuchy zaczepione w input, bez względu na to czy znajdują się w jednej czy w różnych tabelach, dla pakietu przechodzącego przez ten punkt przetworzone będą oba. Kolejność przetwarzania zależeć będzie od priorytetów tych łańcuchów. Łańcuchy posiadają także typy związane z akcjami, które mogą wykonywać. Standardowym typem jest filter pozwalający na filtrowanie pakietów. Istnieją także dwa specyficzne typy, które mogą być użyte tylko dla rodzin związanych z protokołami IP i niektórych punktów zaczepienia NAT, który odpowiada za zamiana adresów sieciowych, w oparciu o śledzenie połączeń oraz RUT, który umożliwia zawrócenie pakietów z punktu zaczepienia output do ponownego przerutowania.